Witam pana Janusza Waldemara Zubrzeckiego, zastępcę burmistrza miasta Lubaczowa. Witam panią Dorotę Zwierzyńską, sekretarza gminy miejskiej. Witam panią Grażynę Pikor, skarbnika gminy miejskiej. Witam dyrektorów placówek oświatowych, pozostałych dyrektorów jednostek podległych. Witam mieszkańców, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. Witam mieszkańców, którzy oglądają transmisję dzisiejszej sesji. Szanowni Państwo, wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad dzisiejszej sesji. Pozwolicie Państwo, że przedstawię ten porządek. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z sesji zwyczajnych dnia 2 sierpnia 2022 roku. W punkcie 5 realizacja budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze bieżącego roku. Podpunkt 1 wystąpienie Skarbnika Miasta. Podpunkt 2 opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Podpunkt 3 dyskusja. W punkcie 6 sprawozdanie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego. Podpunkt 1 opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Podpunkt drugi dyskusja. Punkt siódmy sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi e, Obsługi w Lubaczowie. Podpunkt pierwszy opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Podpunkt drugi dyskusja. W punkcie ósmym e, podjęcie uchwał. W punkcie dziewiątym informacja burmistrza miasta o pracy między sesjami. W punkcie dziesiątym zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. W punkcie 11 informacja przewodniczącego o działaniach podejmowanych do obecnej sesji, w punkcie 12 sprawy różne i w punkcie 13 zakończenie obrad. Czy do przedstawionego porządku obrad Państwo radni mają uwagi, zastrzeżenia lub jakiejś zmiany? Nie widzę więc przystępujemy do głosowania przedstawionego porządku obrad. Kto jest za przyjęciem porządku obrad? Ręka i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że za porządkiem obrad głosowało 15 radnych za, więc przystępujemy do realizacji tego porządku obrad. Punkt czwarty jest to przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, czyli z dnia 2 sierpnia bieżącego roku. W Biurze Rady wyłożony był protokół do wglądu również w systemie informatycznym, informatycznym Radni Info. Państwu został ten protokół przedstawiony. Do chwili obecnej nikt z Państwa radnych nie wniósł uwag ani żadnych zastrzeżeń do tego protokołu, czy w chwili obecnej ktoś ma zastrzeżenia do protokołu lub jakieś uwagi. Nie widzę. Przystępujemy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki i przycisku. Ktoś się wstrzymał? Ktoś jest przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół z sesji z 2 sierpnia bieżącego roku został przyjęty 15 głosami za. W punkcie piątym realizacja budżetu miasta za pierwsze półrocze poproszę Panią Grażynę Pikor, skarbnika miasta o przedstawienie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Na dzisiejszej sesji Rada Miejska w Lubaczowie rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku. Budżet miasta Lubaczowa w okresie sprawozdawczym zamknął się następującymi wielkościami planowane dochody budżetu w kwocie 67 11 822 zł i 40 groszy zostały wykonane w wysokości 32 87 179 zł i 3 grosze na powyższą kwotę składały się dotacje na, na finansowanie zadań zleconych to 7 395 928 zł. i 76 groszy. Dotacje na finansowanie zadań własnych, bieżących to 512 738 ,70 zł. 70 groszy. Subwencja ogólna. To 8 592 870 zł. i 65 groszy. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych to 4 651 630 zł. i 19 groszy. Podatki i opłaty lokalne to kwota 5 815 000. 513 zł i 44 grosze. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej to 268 800 Dochody ze sprzedaży składników majątkowych to 922 975 zł i 29 groszy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności to 17 564 ,44 zł. 44 grosze. Sprzedaż złomu to niespełna 4 700. Pozostałe dochody to 3 904 466 zł i 81 groszy. Zaplanowane wydatki budżetu w kwocie 82 miliony 122 746 zł. i 9 groszy zostały zrealizowane w wysokości 34 miliony 273 537 zł. i 68 groszy, w tym wydatki majątkowe to kwota... 5 milionów 80 933 zł i 13 groszy. Wydatki bieżące to 29 192 604 zł i 55 groszy. Struktura poniesionych wydatków budżetowych przedstawia się następująco. E Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wy wy wycho wychowawcza to nieco powyżej 27,7%. Pomoc społeczna stanowi kwotę 8 941 381,54 grosze, to nieco powyżej 26%. Dotacje dla instytucji kultury to 3%. Obsługa długu niespełna 2%. Wydatki administracyjne 10,5%. Wydatki na gospodarkę mieszkaniową to niespełna procent. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to nieco powyżej 22%. Wydatki na transport y, to jest 1,1%. Y, y, Kultura fizyczna i sport to y, trzy, y, nieco powyżej 3%, pozostałe wydatki to niespełna 4%. Budżet y, miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się deficytem w kwocie 2 186 358,65 zł. Zaplanowane przychody budżetów w kwocie 18 221 185 zł 9 groszy zostały zrealizowane w wysokości 14 564 969 ,31 zł 31 groszy w tym z tytułu wolnych środków z rozliczeń kredytów i pożyczek to kwota 7 738 301 zł. i 90 groszy. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w artykule 217 ustęp 2,8, to 6 826 667 zł. i 41 groszy. Rozchody budżetu. Y, zaplanowane w kwocie 3 miliony 110 tysięcy 261 zł i 40 groszy zostały zrealizowane w, w wysokości 2 miliony 608 tysięcy 445 zł i 40 groszy. Zadłużenie miasta na dzień 30 Czerwca 2022 roku wyniosło 28 milionów 476 724 zł, i 42 grosze, co stanowi niespełna 43% planowanych w 2022 roku dochodów. Zobowiązania wymagalne na, w okresie sprawozdawczym wystąpiły w wysokości 4617 zł. i 4 grosze. Wymienię jeszcze jedne z najważniejszych inwestycji, które były realizowane. W okresie sprawozdawczym to y, bardzo duże zadanie związane z rozbudową, przebudową oczyszczalni ścieków, kontynuowana była y, budowa krytej pływalni i zadania na rozbudowie i modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę y, na terenie gminy miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik za wystąpienie. Teraz poproszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Pana Jana Radłowskiego o opinię Komisji w sprawie wykonania budżetu za pierwsze półrocze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Komisja Opinia Komisji Budżetowo-Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie realizacji budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2022 roku. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu w dniu 26 września 2022 roku przeanalizowała zarządzenie burmistrza miasta Lubaczowa nr 117 przez 2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy miejskiej Lubaczów za pierwsze półrocze 2022 roku i stwierdziła, że <śmiech> zaplanowane dochody budżetu miasta w Lubaczowie w kwocie 67 milionów 11 822 ,40 zł. 40 groszy zostały wykonane w wysokości 32 87 179 03 zł. To jest 47,88% rocznego planu. Dochody majątkowe na plan 12 729 213 zł. Zrealizowano w kwocie 945 230 ,48 zł 48 groszy, to jest 7,4% planu. Zaplanowane wydatki budżetu miasta w Lubaczowach w kwocie 82 122 746 zł 9 groszy zostały zrealizowane w wysokości 34 milionów 273 537 ,68 zł. 68 groszy. To jest 41,73% rocznego planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 29 milionów 192 604 ,55 zł. 55 groszy. To jest 51,71% planu. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 5 80 933 ,13 zł 13 groszy, to jest 19,79% planu. Na dzień 30 czerwca 2022 roku budżet miasta Lubaczowa zamknął się deficytem w kwocie 2 186 358,65 zł 65 Zaplanowane przychody w kwocie 18 221 185 zł. 9 groszy zostały zrealizowane w wysokości 14 564 969 ,31 zł. 31 groszy. Planowane rozchody budżetu na plan 3 110 261 zł. 1,40 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 608 445 40 zł 40 groszy. Zgodnie z zawartymi umowami zadłużenie miasta Lubaczowa na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosiło 28 476 724 zł. 42 grosze, co stanowi 42,49% planowanych w 2020 roku dochodów. Zobowiązania wymagalne na wyżej wymieniony dzień wystąpiły w kwocie 4 4617 zł. 4 grosze z tytułu dostaw i usług. W okresie sprawozdawczym nie udzielono żadnych poręczeń, lub gwarancji. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Lubaczowa za pierwsze półrocze 2022 roku i wnioskuje do Rady Miejskiej o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu komisji. Otwieram trzeci podpunkt, dyskusja. Czy ktoś z państwa radnych w tym punkcie zabierze głos? Nie widzę. W takim wypadku stwierdzam, że Rada Miejska wyżej wymienioną informację przyjmuje do wiadomości. Przystępujemy do punktu szóstego. Sprawozdanie z działalności szkół gminnych i przedszkoli publicznych oraz Żłobka miejskiego. Wszyscy radni dostali obszerne e, sprawozdania z działalności szkół podstawowych, trzech przedszkoli oraz żłobka na ręce państwa dyrektorów, którzy są. Chcę podziękować za przygotowanie tak obszernych materiałów. Teraz poproszę panią Małgorzatę Strycha Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu o przedstawienie opinii do tych sprawozdań. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie z działalności szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka za rok szkolny 2021-2022. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 20 września 2022 roku przeanalizowała sprawozdania z działalności szkół podstawowych nr 1, nr 2, miejskich przedszkoli publicznych nr 1, nr 2 i nr 3 oraz Żłobka Miejskiego przedłożonymi przez dyrektorów tych jednostek. Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz przeprowadzonej dyskusji na temat działalności miejskich przedszkoli Żłobka Miejskiego oraz szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Stwierdza, że wszystkie placówki oświatowe prawidłowo realizują cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o systemie oświaty. Posiadają wykształconą kadrę pedagogiczną i administracyjną. Szkoły zapewniają odpowiednie warunki do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, organizując odpowiednie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe. Osiągają dobre wyniki nauczania, potwierdzone w zewnętrznych sprawozdaniach i egzaminach uczniów oraz potwierdzone sukcesami uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu powiatu i województwa. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny uczniów. Główne cele i zadania szkoły określone są przepisami prawa i realizowane we współpracy z rodzicami. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie rozwoju dziecka realizowane poprzez proces opieki, wychowania i kształcenia. Szczegółowe cele działalności przedszkola nakierowane są na zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychoruchowych. Celem działania żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w warunkach umożliwiających rozwój psychiczny i fizyczny dziecka właściwy dla jego wieku z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju oraz wspomaganie rodzinie w wychowaniu dzieci. W ramach opieki realizowane są funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne. Żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach bytowych, zbliżonych do domowych. Gwarantuje dzieciom właściwą pielęgnację oraz edukację, zaspokajając podstawowe potrzeby rozwoju dzieci. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. Zapewnia dzieciom w czasie pobytu w żłobku wyżywienie odpowiednie do wieku i stanu zdrowia dziecka, współdziała z rodzicami dzieci. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje działalność szkół gminnych, przedszkoli publicznych oraz żłobka miejskiego i wnioskuje o przyjęcie złożonych informacji do wiadomości przez Radę Miejską. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Przypominam, że w dzisiejszej sesji uczestniczą dyrektorzy, państwo dyrektorzy szkół szkół, przedszkoli i żłobka. Gdyby ktoś z Państwa Radnych w punkcie dyskusji miał jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przedłożone sprawozdania przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do punktu siódmego. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi. Tutaj również poproszę panią Małgorzatę Strycha, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie z działalności Miejskiego Zespołu Obsługi w Lubaczowie za okres od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na swoim posiedzeniu w dniu 20 września bieżącego roku zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności wyżej wymienionej jednostki. Celem działania zespołu była obsługa finansowo-księgowo-kadrowa oraz prowadzenie spraw finansowych w zakresie oświaty realizowanych przez gminę miejską Lubaczów. Obsługa dotyczyła Szkoły Podstawowej nr 1, nr 2, Miejskiego Przedszkola nr 1, 2 i 3, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Żłobka Miejskiego. Zakres zrealizowanych zadań oparty był na statucie jednostki, regularnie, regularnie organizac regulaminie organizacyjnym oraz rocznym planie finansowym. W okresie sprawozdawczym zespół obsługiwał 245 pracowników z wyżej wymienionych jest jednostek, w tym realizował 18 umów zleceń. W ramach realizacji innych zadań w zakresie obsługi finansowej zespół rozliczał dotacje z rządowego programu wyprawka szkolna za rok 2021, Przygotował projekt zarządzania burmistrza miasta w zakresie działa, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na 2022 rok. Przygotował sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2021 rok. Dokonał analizy konsultacji z organem, organem prowadzącym pod względem finansowym projektów arkuszy organizacyjnych. Rozliczał dotację celową w zakresie wychowania przedszkolnego za 2022 Rok. Rozliczył dotację celową za 2021 rok na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla klas od 1 do 8. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie pozytywnie opiniuje działalność Miejskiego Zespołu Obsługi i wnioskuje o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości przez Radę. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Przypominam, że w obradach sesji uczestniczy również Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi i otwieram punkt dyskusję, jakby ktoś z Państwa Radnych zabrał głos. Nie widzę. Dziękuję Pani Dyrektor za złożenie tak szczegółowej informacji i stwierdzam, że Rada informację przyjęła do wiadomości. Przystępujemy do punktu ósmego: Podjęcie uchwał Rady Miejskiej. Będziemy uchwały procedować zgodnie z wykazem. Pierwszy projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Do tego projektu uchwały wpłynęła autopoprawka. Poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie do tej uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się wprowadzić dochody budżetu yy, yy, w kwocie 56 748 zł. z tytułu... Yy, dostawy wody, zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, wpływu z usług w związku z rozliczeniem sezonu grzewczego w budynku przychodni, otrzymania wsparcia finansowego na organizację Luwaczowskich Nocy Rokowych, Proponuje się zmniejszyć wydatki budżetu na 2022 rok o kwotę 17 487 zł. z tytułu usług remontowych, oznakowania poziomego ulic, zakupu materiałów, podatku od nieruchomości, wymiany kotła, E, zakupu e, materiałów w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej celem zwiększenia wydatków na 2022 rok o kwotę 174 235 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe i inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych gminy. Dziękuję.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 Czy już wszyscy oddali głos? Pani Marto, jeszcze raz. Poszło, poszło. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została przyjęta piętnastoma głosami za. Drugi projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Również poproszę panią Grażynę Pikor o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w powyższym projekcie proponuje się w, e, zwiększyć dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 210 161 zł, zgodnie z e, wyszczególnieniem w powyższym projekcie, e, zwiększyć wydatki budżetu o powyższą kwotę z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników e, usługi pozostałe, rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Leśnej i zakup energii. Ponadto uchyla się uchwałę 495 z 2 sierpnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również komisja na swoim posiedzeniu dnia 26 września 2022 roku zajmowała się powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Czy pytanie? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za. Trzeci projekt uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody. Poproszę pana Jana Radłowskiego, Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Również na swoim posiedzeniu komisja zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pracownika referatu gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za. Czwarty projekt uchwały w sprawie uch uch uchylenia uchwały nr 486 z 2022 roku z dnia 29 czerwca bieżącego roku. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje uchyla się uchwałę o numerze 486 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku powiatowo Gminnego Ziemia Lubaczowska na realizację zadania publicznego. Poproszę Pana Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma pytania? Jeśli nie ma to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? To stwierdzam, że uchwała została przyjęta piętnastoma głosami za. Piąty projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 487 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 roku. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, Uchyla się uchwałę nr 487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 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za. Szósty projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 488 z 2022 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 czerwca 2022 roku. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 488 z 2022 roku Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości zobowiązań gminy miejskiej Lubaczów w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającą granicę ustaloną w budżecie miasta Lubaczowa na 2022 rok. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię. Komisja również zajmowała się projektem uchwały. Wysłuchała, wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy może ktoś ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państ, państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki i przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał?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 Również tym projektem Komisja zajmowała się na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki i właściwy przycisk. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Ósmy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubaczów. Tutaj również poproszę o opinię Pana Jana Radłowskiego. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na swoim posiedzeniu 26 września 2022 roku Zapoznała się z projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień kierownika referatu rolnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki. Właściwy przycisk. Czy wszyscy już są w systemie? Вот что ли. Wszyscy. Udało się przeprowadzić głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie. E przystępujemy do e dziewiątego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargów ustnych nieograniczonych lokali, e lokali mieszkalnych. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy Wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych położonych w Lubaczowie w budynku przy ulicy Krasińskiego wraz z prawem własności gruntu ułamkowej części działek. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię.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 Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. Następny projekt uchwały dziesiąty w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie nieruchomości Oznaczonych w operacie ewidencyjnych gruntów 44,58 przez 1 i 44,59 przez 1, położonych w Lubaczowie na zapleczu ulicy Jana III Sobieskiego. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na przyjęcie darowizny w postaci nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów numerami 4458 przez 1 i 4459 przez 1 położonych w Lubaczowie na zapleczu ulicy Jana III Sobieskiego. I punkt drugi, darowizna nieruchomości, o której mowa w punkcie pierwszym, w ustępie pierwszym dokonana jest przeznaczeniem na cele publiczne.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 Jedenasty projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: uchyla, Uchylić uchwałę nr 146 z 2016 roku z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Poproszę pana Jana Radłowskiego o opinię.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 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dwunasty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolach prowadzonych przez gminę miejską Lubaczów. Poproszę panią Małgorzatę Strycharz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Opinia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubaczów. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 roku zajmowała się wyżej wymienionym projektem uchwały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 Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok, poproszę Panią Skarbnik o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym y, projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu na 2022 rok w kwocie 36 500, 654 zł y, z tytułu y, części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Lubaczowa na 2022 rok celem przeznaczenia powyższych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Środki te są przeznaczone na wypłatę średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych to jest wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 1 września 2022 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę Pana Jana Radłowskiego o przedstawienie opinii. Również tym projektem uchwały zajmowała się Komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik, Pana Burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa zabierze głos? Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Czternasty projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2022 rok. Również poproszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 80 802,81 zł z tytułu powierzenia grantu yy, na podstawie umowy zawartej przez Szkołę Podstawową nr 2 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, zmniejszyć wydatki w kwocie 66 900 na wydatkach statutowych y i majątkowych zwiększyć wydatki budżetu w kwocie 147 702, 31 zł. W tym punkcie była literówka, także proszę o poprawienie. Celem przeznaczenia powyższej kwoty na zadania statutowe fundusz wsparcia policji w jednostkach organizacyjnych miasta. Dziękuję.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 Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki, właściwy przycisk. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2022 rok.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 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2002 roku, odszkodowania wynikającego z likwidacji Szkody w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych w miejskim przedszkolu numer dwa, pomocy finansowej z budżetu województwa podkarpackiego w kwocie 30 tysięcy i wynajmu pomieszczeń w Mosirze, zmniejszyć wydatki w kwocie 4 tysiące z tytułu zakupu usług pozostałych w Mosirze. Celem zwiększenia wydatków w kwocie 195 215 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, dotacje i wydatki statutowe w jednostkach organizacyjnych gminy. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Poproszę Pana Jana Radłowskiego o opinię. Również tym projektem uchwały zajmowała się komisja na swoim posiedzeniu. Wysłuchała wyjaśnień Pani Skarbnik.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 15 głosami za. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczony w operacie ewidencji gruntów numerem 4365 położonej w Lubaczowie na zapleczu ulicy Niemirowskiej. Rada Miejska w Lubaczowie uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, Wyraża się zgodę burmistrzowi miasta Lubaczowa na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości grun nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w, w operacie ewidencji gruntów nr 4365 położono w Lubaczowie na zapleczu ulicy Niemirowskiej.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 Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wyczerpaliśmy ten punkt dzisiejszego posiedzenia, czyli e, podjęcie uchwał. Przystępujemy do punktu 9. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między sesjami. Proszę bardzo, pan Krzysztof Szpyt. Szanowni Państwo. Chciałem się podzielić tutaj z Państwem szereg informacji, które wydarzyły się od ostatniej sesji. Rozpocznę od tych bardziej przyjemnych. Mieliśmy okazję z panem przewodniczącym uczestniczyć w święcie szkoły. Dzisiaj było sprawozdanie z, z działalności naszej oświaty. Widzimy, że w miarę możliwości to, co udaje się zrobić, udaje się pracować, jest to na dobrym poziomie. Natomiast jest na komisjach, podczas dyskusji jest przedstawiany wiele potrzeb, jeśli chodzi o bieżące działanie naszych placówek i my to dokładnie, dokładnie widzimy. Natomiast sytuacja obecna powoduje to, że bardziej tniemy na wydatkach bieżących, jeśli chodzi nawet na bie o bieżące remonty, po to, żeby zapewnić. Yy, yy, yy, środki na opłacenie energii elektrycznej, czy, czy zaraz będzie sezon grzewczy. Więc to jest dosyć sytuacja trudna i nawet to, co co roku mieliśmy na takie bieżące potrzeby, na małe remonty, to zostaje w tym momencie wstrzymane, aby, aby jakoś zamknąć ten rok budżetowy i przygotować się do wzrostu cen w przyszłym roku. Oczywiście y, mamy też plany co do, y, co do tych dużych zadań inwestycyjnych, bo chcemy przy następnej edycji Polskiego Ładu pisać wniosek, duży wniosek na, y, ogólnie na oświatę, czyli pozbierać wszystkie y, potrzeby związane z działalnością naszych jednostek oświatowych i zawrzeć to w jednym wniosku, myślę, że co najmniej 9-10 milionowym, bo, bo takie są potrzeby, widzimy w przedszkolach, w szkołach dachy, które trzeba, trzeba uszczelniać, być może zmieniać na, na inną technologię. Mamy kuchnię, mamy sanitariaty. To na bieżąco jest robione, ale nie aż tak w takim zakresie, żeby, żeby tych potrzeb nie było dużo. Także to wszystko zostanie zebrane i ten wniosek będziemy próbować w jakiś sposób lobbować, żeby on, on przeszedł, bo widzimy, że ta, ta potrzeba już jest i ona jest konieczna do wykonania tak naprawdę jak najszybciej. Miałem okazję też uczestniczyć w ostatnio w Światowym Dniu Walki z Cukrzycą. Bardzo no, fajne wydarzenie coroczne. Widać, że to towarzystwo i towarzystwa wspierające, bo to nie tylko oni, ale ten całe, całe środowisko wspierające osób, które mają jakieś problemy z funkcjonowaniem, normalnym funkcjonowaniem w społeczeństwie, czy to, czy to jest Cukrzyca, czy to jest pełne dysfunkcje, są stowarzyszenia, które miasto wspiera bieżącej działalności, aby właśnie te, te środowiska wspierały się nawzajem, pomagały w tym codziennym życiu. I tutaj bardzo dziękuję na, na, w, w tym momencie, w tym miejscu ponownie, bo już to zrobiłem w Domu Kultury, gdzie była uroczystość. Dziękuję właśnie to, Towarzystwu, że potrafi się zorganizować, potrafi pomagać na bieżąco ludziom w potrzebie. Też piękna uroczystość, którą organizowaliśmy jak co roku, już po pandemii, pierwszy raz tak naprawdę, po dwóch latach wznowiliśmy, czyli przyznanie medali przyznanych przez prezydenta z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. W tym roku były to 24 pary. Myślę, że godnie podjęliśmy te osoby i życzyliśmy pięknego i gratulowaliśmy pięknego, pięknego sukcesu, że tak powiem, w życiu osobistym. Nie. Przejdę teraz do, do dwóch zadań, które w tym, w tym okresie wydarzyły się takich, takich dookoła inwestycyjnych, można powiedzieć, bo one jeszcze nie są stricte inwestycyjne. To jest podpisanie umowy związku międzygminnego z wykonawcą na realizację projektu turystycznego. Powtórzę jeszcze, bo, bo może to umknęło, ale. Przypomnę, że nasza część w tym projekcie turystycznym to zorganizowanie tak zwanych miejsc przyjaznych rowerzystom, bo tak, tak, tak, tak jest nazwany ten teren. Natomiast on tak naprawdę powoduje, że zajmujemy się ponownym przepracowaniem i modernizacją dwóch tak naprawdę głównie miejsc. To jest skwer przy Domu Kultury i skwer przy, przy Poczcie. Przy czym dzisiaj to jest dobra okazja, żeby zająć się właśnie tym miejscem przy Domu Kultury, ponieważ jest na bieżąco dyskusja na temat likwidacji elementów placu zabaw, które jeszcze się uchowały po inwestycji związanej z przebudową drogi ulicy Konopnickiej. Te elementy, które, które do tej pory były już praktycznie wymagały albo kompleksowego remontu, albo ze względu na bezpieczeństwo po prostu demontażu. I taki, taka sytuacja jest w chwili obecnej na ten okres jesienno-zimowy i tak część tych obiektów zawsze była demontowana, żeby nie zostawiać tego na zimę. Na dzień dzisiejszy usuwamy je i w tym projekcie, który, który został rozpoczęty w tym zakresie związku międzygminnego w mieście Lubaczowie, w tym miejscu powstanie nowy plac zabaw. Chcemy, jakby, żeby on powstał jak najszybciej, natomiast przedsiębiorca ma przyszły rok. Tak naprawdę on decyduje w jakim czasie, jakim harmonogramem będzie to, to zadanie realizował. Postaramy się i, i będziemy naciskać i prosić, żeby akurat ten obiekt jak najszybciej został przywrócony, bo plaza w tym, w tym miejscu jakby się przyjął i, i funkcjonuje. Myślę, że od wielu lat dobrze przypomnę, że tam już nastąpiło dwa razy wymiana. Wymiana urządzeń pierwszy był wyeksploatowany, powstały nowe metalowe elementy i one teraz w tym momencie też przestały już spełniać warunki bezpieczeństwa. Jeszcze raz przypomnę, wróci ten plac zabaw na to miejsce i to, to naprawdę jest zaplanowany przez nas i, i pieniądze, które są przeznaczone, to są dosyć duże pieniądze. Także to powinien być naprawdę taki reprezentacyjny plac w mieście. I jeszcze jedno zadanie, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, a pewnie tak. Odbył się przetarg na PSZOK w Lubaczowie. Myśmy w pierwszej edycji Polskiego Ładu otrzymali promesę na realizację tego zadania w granicach prawie 5 milionów złotych. Natomiast to było dawno już. Bieżące przetargi pokazały, że nie wszystkie zadania wycenione jeszcze dwa lata temu, na dzień dzisiejszy zostały na tym samym poziomie. Czyli można powiedzieć, że ten przetarg za bardzo nas nie zaskoczył. Natomiast najniższa oferta, która wpłynęła, bo wpłynęły trzy, najniższa powoduje to, że musielibyśmy do tego zadania z własnego budżetu dołożyć około dwóch milionów złotych. Na chwilę obecną przy przy naszych problemach związanych z bieżącą działalnością miasta, z wydatkami bieżącymi, z niemożliwością wygospodarowania aż tak dużych środków na, na nowe zadanie, bo do tej pory realizujemy duże zadania związane z modernizacją w obszarze wodno czyli stacje oczyszczalnie ścieków. Tam jest projekt na ponad 12 milionów też z dotacją zewnętrzną, około 6 milionów, ale drugie tyle jest, jest wkładem miasta. I, I tutaj te zadania inwestycyjne duże, które się toczą, no niestety nie pozwalają nam na, na już, na takie podjęcie um, takiej, takiej inwestycji z dodatkowym wkładem własnym. Myśmy liczyli tam na góra nie wiem, pół miliona dotacji ze swoich pieniędzy, jeśli chodzi o wkład własny. Natomiast już 2 miliony to jest dla nas w tym momencie za dużo. Zasady działania tego programu pierwszej edycji Polskiego Ładu powodowały, że można było do pewnego momentu starać się rozstrzygnąć przetarg. I ten, ten termin minął tak naprawdę w połowie tego miesiąca. Wiele samorządów stoi przed dylematem, co zrobić. Właściwie tak naprawdę nie ma wyboru, czyli albo rezygnuje, albo dokłada, albo wykonujemy idziemy tą ścieżką, że, że czekamy, co będzie. Są sygnały z rządu, że będą się starać u, uratować niektóre projekty. Być może będzie można powtarzać przetargi, które były właśnie organizowane z pierwszej edycji programu Polski Ład. I wtedy nie wiem, czy, czy będziemy starać się zmniejszać zakres, chociaż to, co mogliśmy, naprawdę w tym okresie żeśmy przycięli do, do minimum, żeby ten PSZOK mógł funkcjonować no, no rozsądnie i mieć te urządzenia, które powinny być, bo to są też określone przepisy, jeśli chodzi o działanie takiego obiektu. Nie wiem, być może sytuacja się zmieni, być może oferty będą lepsze. Tutaj dużą, dużą rolę w Duży wpływ na oferty wykonawców ma sposób finansowania, ponieważ w tym programie trzeba zrealizować projekt, aby później dostać refundację, czyli dostać zapłatę tak naprawdę. Czyli, czyli tak naprawdę przez okres roku, półtora roku, przedsiębiorca akurat w tym przypadku musiałby 5,5 5 ,5 miliona wyłożyć, zrealizować, tak naprawdę zamrozić środki i później otrzymać po, po tym półtora roku zapłatę. Więc od razu jest to związane z kredytowaniem, z odsetkami od kredytu. Wiadomo, co się dzieje na rynkach finansowych i ze stopami procentowymi. Jest to droga, droga sprawa, więc te wszystkie tak skonstruowane inwestycje, tak zadania inwestycyjne są w tym momencie dosyć, dosyć kosztowne. I tak wygląda właśnie ten ten przetarg i czekamy na to, czy będziemy mogli powtarzać, czy nie. W tym momencie to zadanie tak naprawdę jest zawieszone u nas. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy ktoś z państwa radnych może do tej informacji burmistrza jakieś pytanie ma? Nie widzę. Przystępujemy do następnego punktu 10. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych. Czy ktoś z państwa Radnych zabierze głos. Proszę bardzo, pan Rafał Dudzic. Panie przewodniczący, wysoka rado, panowie burmistrzowie, zaproszeni goście. Chciałbym złożyć wniosek, aby wprowadzić do budżetu miasta na kolejny rok 2023 wykonanie drogi asfaltowej na ulicy Herzoga. Dodam, że tam są małe działki, domy są usytuowane blisko drogi, a przejeżdżające tam samochody, tiry do hurtowni czy fabryki naprawdę nie milają żyć mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję. A stosowny wniosek będzie złożony do biura. rady. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z państwa? Nie widzę. Czyli ten punkt został wyczerpany. Punkt jedenasty. Informacja o działaniach podejmowanych do obecnej sesji przeze mnie. Czyli przygotowanie materiałów na dzisiejszą sesję. Podpisywanie uchwał podjętych na poprzedniej sesji. Jak i również chcę tu podziękować wszystkim Państwu Radnym, którzy uczestniczyli w uroczystościach, jak i w poczcie tak i przy składaniu wiązanek kwiatów. I punkt dwunasty. Sprawy różne w sprawach różnych. Wojewoda Podkarpocki poinformował czy przesłał następującą informację, że w oświadczeniu majątkowym Pana Burmistrza Krzysztofa Szpyta nie stwierdzono nieprawidłowości, że w oświadczeniu majątkowym pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady również nie stwierdzono nieprawidłowości i do sesji z dnia y, drugiego sierpnia. Podejmowaliśmy uchwałę o rozpatrzeniu skargi. Wpłynęło pismo. Szanowni Państwo, w związku z bardzo nieetycznym rozwiązaniem mojej skargi na działania w nawiasie szantaż emocjonalny moich dzieci oraz groźby z zwolnieniem z pracy dotyczącej mojej osoby przez panią pełniącą obowiązki dyrektora w tym przedszkolu, która niejednokrotnie przyznała się do Takowych zachowań nawet u Państwa na przesłuchaniu. Jestem zobowiązana przekazać całą sprawę do odpowiednich instytucji publicznych w celu uzyskania pomocy. Chciałabym również złożyć wniosek w celu uzyskania dostępu do raportu z dnia 19 lipca 2022 roku z posiedzenia, na którym odbyło się przesłuchanie świadków oraz oskarżonych. Stosowne te dokumenty zostały y, Pani dostarczone z Biura Obsługi Rady. Tyle pism, które wpłynęły do Rady. Czy ktoś z Państwa Radnych w sprawach różnych zabierze głos? Proszę bardzo, Pan Wojciech Mamczur. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu zaproszonych gości i mieszkańcy miasta Lubaczowa. Chciałbym Państwa poinformować w sprawach różnych na temat festiwalu, który odbędzie się 9, 7, 8, 9 października 2022 roku. Jest to już 21 festiwal. I tutaj prośba do mieszkańców miasta Lubaczowa, bo każdy jeden organizator zawsze się martwi, nie o to, jak to wyjdzie, tylko o to, czy przyjdą na ten festiwal mieszkańcy. To jest najważniejsze dla organizatora, i wtedy organizator takiego festiwalu jest zadowolony ze swojej pracy. Chciałbym podziękować przede wszystkim tutaj organizatorom, a więc Bibliotece Miejskiej, Bibliotece Publicznej za współorganizację, która pomaga mi już dużo lat, panu burmistrzowi przede wszystkim za pomoc finansową no i oczywiście za pomoc też doradczą. To bardzo dziękuję serdecznie. No nie wiem jak ze szkołami, czy szkoły zechcą w tym roku poprosić mogę tylko i wyłącznie dyrektorów o to, żeby rozpropagowali w szkołach ten festiwal. Plakaty zostały już dostarczone. Także proszę Państwa, jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam naprawdę. I tak dla informacji króciutkiej, że e, jeżeli przyjdą mieszkańcy w sobotę na festiwal, oczywiście zapraszam w piątek, sobotę, niedziela, będą dawane numerki, które będą te numerki uczestniczyły w losowaniu w następnym dniu. W losowaniu będą książki historyczny na temat miasta Lwowa. Dziękuję ślicznie państwu. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś z państwa radnych zabi zabierze jeszcze głos? Nie widzę. W dzisiejszej sesji uczestniczą mieszkańcy. Zgłaszała się pani Pan... to kto z państwa zabierze głos? Pan Zbigniew Has, proszę bardzo, do mikrofonu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radny, mamy problem w nowym osiedlu za szpitalem z kanalizacją i mieszkańcy zobowiązali się że zrobią składkę i mogą złożyć wkład własny dla miasta jako te 20%, żeby miasto wystąpiło o jakieś wsparcie dla nas, żeby wybudowało nam tą kanalizację. Wychodzili, byliśmy u Pana, zapoznaliśmy się z kosztami, jakie będą nas czekać. Obliczył nas jako specjalista. Aby przyłączyć się do ulicy Mickiewicza, trzeba będzie 120 tysięcy złotych. W rozmowie z mieszkańcami wszyscy wyrazili zgodę i chcą tą sumę ponieść. Ale yy, po, kiedy mieszkańcy zwrócili się do pana dyrektora yy, Winiarza, stwierdził, że nie ma możliwości podłączenia tej kanalizacji do tego, Do kanalizacji przy ulicy Mickiewicza. Ja występując o pozwolenie na budowę, czy o decyzję o warunkach zabudowy, zwracałem się do Zakładu Gospodarki Komunalnej o zapewnienie odbioru sieków i wody. Takie zapewnienie otrzymałem. W tej, w tej sytuacji nie ma możliwości przy 18 domach, Przyłączenia zbiorników, tak zwanych szamp, przydomowych. Bo są odległości, które zgodnie z prawem zabraniają takiego usytuowania zbiorników. I chcielibyśmy pana burmistrza prosić, jak z, tak samo i radnych wszystkich tych włodarzy w mieście, rządzących w tym mieście, i pana dyrektora, aby pomogli nam przyłączenie tych domów do ulicy Mickiewicza, bo i wiem, że może tam są jakieś problemy, może trzeba zmodernizować, zrobić tak, żeby jakoś to ruszyło. Są głosy krytyczne, które tutaj padają w moim, na mnie, że kiedy przychodzą mieszkańcy do miasta i słyszą, że źle się kupili. Każdemu miastu zależy na Mieszkańcach, bo największym skarbem dla miasta są jego mieszkańcy, więc tutaj widzicie są to młodzi ludzie, których w większości nie ma. Oni będą wysyłać dzieci do szkoły, przez to większość z was będzie miała też pracę. I myślę, że rozwój miasta polega na posiadaniu jak najwięcej ludzi, bo dzisiaj widzimy, że mamy problem z pracownikami. A tutaj większość chce wrócić za granicę, która zdobyła fach i chce tutaj pracować. Nie potrzebuje stwarzać im miejsc pracy. Oni sami wiedzą, co mają robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Zbigniewowi Hasowi. Czy ktoś z państwa jeszcze obecnych na sali chce zabrać głos? Jeśli nie, to pan Wojciech Mamczur. Szanowni Państwo, jeszcze chciałem uzupełnić, bo nie powiedziałem wszystkiego dokładnie. Festiwal będzie się w Domu Kultury. Natomiast, natomiast w bibliotece, proszę Państwa, będzie spotkanie z Panem Dyrektorem Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. I to, co czytałem w internecie prawda, na temat Marii Konopnickiej, to jest wszystko nieprawda. Rozmawiałem z Panem Dyrektorem i on zechce to wszystko powiedzieć, jak Naprawdę żyła Pani Konopnicka Maria Konopnicka, I tutaj w tym przypadku chciałem powiedzieć, podziękować Mińskiemu Domowi Kultury, bo właściwie to już jest organizator festiwalu, tak jak i biblioteka już jest organizatorem festiwalu. Jeszcze będę miał prośbę, żeby miasto było organizatorem festiwalu. I wtedy, proszę Państwa, 21 lat to jest dużo, ale zapytajcie po mieszkańców, czy ktoś coś wie na ten temat. To jest straszna rzecz, nikt nie wie na ten temat. 21 lat festiwalu, a raz tylko była szkoła, uczestniczyła w festiwalu. Proszę Państwa, jest to smutne, a wszyscy mówią, że są patriotami. A powiedz mu, że nie jesteś patriotą, to ci oczy wydrapie. Ale wszyscy są patriotami, a na festiwal w tamtym roku 15 osób. Proszę Państwa, to jest coś nie fair. 21 nasze, nie mój, bo ja tego nie robię dla siebie. Ja to robię dla mieszkańców i po to, żeby wreszcie zaczęli ludzie myśleć i uczniowie zaczęli być patriotami. Ja rozumiem, że w szkołach też robią różne, różne programy patriotyczne. Ja to podzielam i jestem z tego też zadowolony, bo młodzież musi coś też wiedzieć. Także, proszę państwa, będzie też historyk, który historyk miasta Lwowa, który powie naprawdę ciekawe, dużo rzeczy w Bibliotece o godzinie 10, o godzinie 12 będzie właśnie Maria Konopnicka, I potem, proszę Państwa, wspomniemy o godzinie 17, tak Pani Dyrektor, o godzinie 17 Panią Basię Mazurkiewicz, naszą poetkę z miasta Lubaczała, która zmarła niedawno temu, także będziemy ją wspominać. I zapraszam naprawdę, będzie ciekawy festiwal, będzie ciekawa scena. To Państwa zaskoczymy tym wszystkim, także jeszcze raz i przepraszam, drugi raz. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. A teraz proszę o zabranie głosu Pana Krzysztofa Szpyta, Burmistrza Miasta, w temacie, który poruszył Pan as <śmiech> <śmiech> Szanowni Państwo, odniosę się do... Sprawy związanej z kanalizacją w okolicach ulicy Halera, w ogóle w tym kwartale, jakby za, za szpitalem po prawej stronie, sytuacja wygląda no dobrze z każdego punktu widzenia, tak naprawdę przedsiębiorca buduje budynki, czyli tak naprawdę napędza obrót gospodarczy wszyscy są zadowoleni, państwo chcecie mieszkać w Lubaczowie, nie ukrywam, nie, y, y, y, nie dziwię się, bo, bo fajnie się w Lubaczowie mieszka. Tylko gdzieś tutaj, y, w całym tym procesie, gdzieś został popełniony błąd. Y, przypomnę, że y, to miejsce tak naprawdę nie jest objęte jeszcze nawet studium uwarunkowań przestrzennych. Już nie mówię o, o planie zagospodarowania terenu. Prawo polskie na dzień dzisiejszy zakłada i umożliwia realizację takich inwestycji na, na tzw. warunki zabudowy. I to jest trochę proces taki, który, który jest i dobry i zły. Pozwala realizację, na realizację tej inwestycji, natomiast powoduje trochę wprowadzenie takiego chaosu. Bo, bo tak naprawdę my widzieliśmy rozpoczęcie działalności w tym terenie, budowy, zabudowy jednorodzinnej i już kilka lat temu zaczęliśmy projektować, bo to jest proces długotrwały, projektować instalację wodną, czyli, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że zdążyliśmy w odpowiednim momencie, kiedy nastąpiły pierwsze wejścia czy pierwsze zamieszkania w tym, w tym rejonie, zdążyliśmy zrealizować za paręset tysięcy złotych, to też był wysiłek dla miasta, sieć wodociągową. Natomiast od początku przekazywaliśmy informację, że zrobienie kanalizacji w tym regionie będzie czasochłonne i kosztowne, ponieważ był to teren zawsze na uboczu i tak naprawdę tam była produkcja rolna. Miasto nie miało planów na realizację infrastruktury sieciowej w tym, w tym kierunku. Przypomnę, że z tego miejsca tak naprawdę jedyną możliwością w tym momencie przejścia do oczyszczalni ścieków, którą modernizujemy i za duże pieniądze i to nam pochłania tak naprawdę już dwa lata, większość inwestycji związanych z, z, z kanalizacją w mieście. Odbywa się ten, ten, ten przesył wzdłuż ulicy Mickiewicza. Pierwsza przepompownia jest w okolicy Piaskowca, druga przy ulicy Malczewskiego obok pana Zawsze już myślę, że, że parę lat temu już wystąpił problem z ilością e, ścieków, które tą nitką e, spływały. W tej przepompowni ku, przy ulicy Malczewskiego zawsze wybijało e, to, to szambo, można powiedzieć, to te ścieki, po prostu, ponieważ totalnie była niedrożna ta prze, e, przepompownia. E, myślę, że nie, parę lat temu zmodernizowaliśmy. Zrobiliśmy e, bardziej wydajne pompy, większe zbiorniki, ale tak naprawdę to też jest tak, że nic się nie stało w ciągu tego, tego czasu. Całe osiedle, które jest podborem, ulica Przemysłowa, też pan Has, tam też, proszę sobie przypomnieć, były wstawiane budynki. Też żeśmy przyłączali też na szybko te, te, te, te budynki do, do sieci. ale. Każda infrastruktura, szczególnie ta, która nastawiona była na, na te peryferia miasta, ona nie jest przystosowana do, do wchłonięcia aż takiej ilości nowego budownictwa. Tutaj teraz mamy, na, czyli w tym momencie modernizujemy ulicę Chopina. Ona była w tym momencie jakby tak troszeczkę niezgodnie nie, nie z, z, ze sztuką. Ona była ogólnospławna. My to wszystko, cały ten, ten kwartał zbieramy do kanalizacji sanitarnej porządkujemy to przy okazji modernizacji ulicy Chopina. Inwestycja, przypomnę, kosztuje około miliona dwustu złotych. I to jest, są nasze pieniądze też w tej, w tej puli wodno-kanalizacyjnej. I zbieramy całą ulicę Chopina, bloki, pozostałości tam osiedli, które, które są budowane w okolicy, do tej samej nitki. Czyli dokładamy znowu do, do tej już tak na granicy wydolnej e, nitki, która jest właśnie Przestory przesyłana do, do oczyszczalni ścieków. W następnej kolejności już mamy gotowe projekty techniczne na osiedle, gdzie też pan Has zaczął budować domy, czyli ulica Malczewskiego, Dębickiego. Też mam prośby o infrastrukturę, bo tam też ludzie zaczynają już Budować i nawet zgłaszają chęć zamieszkania. Nie ma tam infrastruktury kanalizacyjnej. Wody też na razie. Mamy projekty porobione. Z tamtego terenu też będziemy musieli te wszystkie domy, tam będzie około 30 domów, wprowadzić do tej samej nitki, która, która interesuje nas tutaj zgromadzonych. I e, nie wiem, e, jaka jest opinia Pana, ale nasza ostatnia rozmowa z projektantem, poszukamy rozwiązań. Jest taka, że ta przepompownia w okolicach ulicy Demiskiego już nie przyjmie więcej e, przyłączeń, szczególnie takiej ilości. I mm, szczerze powiedziawszy, wydawało mi się, że jak e, rozmawialiśmy z częścią mieszkańców, bo, bo te, te sprawy jakby są poruszane, te, te, tego osiedla waszego, to było wyraźnie powiedziane, zróbcie nam wodę, e, my będziemy mieszkać. I na początku pamiętam, jaka, jaki był podział tych działek. Yy, działki były duże. Działki były duże i wydawało nam się, że jeśli, jeśli sobie ustalimy, że robimy wodę, wydajemy pieniądze, prawda, za tym pójdą jeszcze jakieś tam utwardzenie dróg, bo to musi być zrobione, żeby tam w jakiś sposób funkcjonować, to wydawało nam się, że ten proces projektowania i rozwiązania problemu tego osiedla i całego, bo w studium, które przygotowujemy, ten teren zabudowy mieszkaniowej proponujemy, żeby on się jakby ciągnął aż pod Bałaje, aż pod, pod Przemysłową, do tego nowego osiedla pod Borem. To jest, to jest prawie 80 hektarów pod zabudowę. Tu nie możemy sobie powiedzieć, włóżmy to do, do Mickiewicza, bo, bo się nie da fizycznie. Już teraz się nie da. Ale jednocześnie to jest, to, to jest trochę, takie trochę czarnowictwo. Natomiast my jesteśmy zadowoleni, że Państwo jesteście mieszkańcami, albo będziecie za chwileczkę mieszkańcami i zrobimy wszystko, żeby tę sprawę rozwiązać. Tylko to nie, jest, to nie jest działanie na już. Tak jak robiliśmy wodę tak naprawdę na już yy, i to się dało w jakiś sposób no, musieliśmy pewnych, z pewnych rzeczy zrezygnować, chociaż też dostajemy sygnały, że my tu na osiedlu takim czy takim, starym osiedlu nie mamy tego, tego, a nowi przechodzą, mają wszystko. To są dylematy w zarządzaniu i my tutaj też jako, jako ja jako burmistrz Rada Miasta musimy to jakoś rozgraniczyć. I w tym momencie naprawdę się zastanawiamy, co zrobić z tym osiedlem. Najprościej, no mówię, byłoby podłączyć to do, do Mickiewicza, ale ja z, z analiz, które wykonuje i projektant, i nasze, nasze przedsiębiorstwo komunalne wynika, że jeśli to zrobimy, to gdzieś to wypłynie. Państwo będziecie na samym końcu i to jest fajne zrzucić, tak? ale gdzieś jest ten punkt, gdzie się przepełni. I w tym momencie e, nie, nie chcę się stawiać w takiej sytuacji, co zrobić wtedy. Bo tej, tej nitki już modernizować nie możemy, bo nie mamy którędy. Już wszystkie ciągi, e, no, takie, takie przejścia z, z tłocznym, z grawitacyjnym kanałem są zajęte. Musimy bardziej kierować się w kierunku e, nowego, czyli, czyli budownictwa, basenu, gdzie są nitki połączone. To się wiąże z zaprojektowaniem tego terenu, być może na już tego właśnie waszego, zrobienie tam, e, poszukanie jednego z, z najniższych punktów żeby grawitacyjnie z tego, z tego terenu ściągnąć ścieki i przepompować to, nawet niech to będzie kilometr, ale przetum, przepompować to tłocznym w okolice właśnie nowego basenu, gdzie są zakończenia już kolektorów, które też schodzą do oczyszczalni ścieków. To jest, to jest jedyne, jedyna możliwość, która racjonalnie i odpowiedzialnie teraz, którą możemy wykonać. I tutaj to, że Y, że nagle się nam czas skrócił przez to, że, y, i to jest dla mnie zaskoczeniem, że niektórzy z państwa nie mogą zrobić zbiorników bezodpływowych. To jest dla mnie zaskoczenie, bo, bo generalnie y, było na tyle terenu tam i na tyle y, y, przestrzeni, żeby, żeby je, jednak y, y, za, założyć to, że, że miasto po prostu nie da rady. I to nie jest, nie, że my nie chcemy, że my, no, bo ja powtarzam, że, że sytuacja jest dla nas idealna. Budownictwo, rozwija się gospodarka, młodzi ludzie mieszkają. E, chcą mieszkać. My chcemy, żebyście byli naszymi mieszkańcami i jesteście i, i dajemy te sygnały właśnie przez tą infrastrukturę, która do tej pory została zbudowana, ale też wszystkiego nie możemy zrobić. No mówię, Teraz y, zablokowaliśmy się tak naprawdę ulicą Chopina, bo musieliśmy nadążyć nad inwestycją, bo jeśli powiat by przykrył drogę powiatową, czyli Chopina, to nie moglibyśmy wrócić do kanalizacji sanitarnej. Musieliśmy to zrobić milion dwieście z kawałkiem wydane i już to nas w tym roku blokuje, jeśli chodzi o wszystkie działania nawet projektowe związane z kanalizacją. Na przyszły rok za założymy i pewnie będziemy to to musieli już w tym przypadku zrobić, żeby, żeby ten obszar objąć projektowaniem. Ale proszę nie oczekiwać, że my to zrobimy w ciągu nie wiem, dwóch, trzech miesięcy. Nawet, bo ten proces będzie potrwał. Wszystkie zgody, uzgodnienia, i to nie tylko państwa, bo państwo się zgodzicie oczywiście na, na, na to, co, co my zrobimy, bo, bo nie ma innego wyjścia. Bo część pójdzie przez przez państwa działki część pójdzie ciągami drogowymi, tam tak, tak szeroko nie jest. Tam trzeba wszystkie media zaplanować i włożyć od oświetlenia, po wodę, po, po gaz, który jest, po, po energetykę. Tam jest, jest dosyć gęsto, także tutaj też będzie wymagało dobrego zaprojektowania, myślę, że grawitacyjnego do momentu przepompowni. i. i i to, to pewnie, pewnie w przyszłym roku będziemy starać się robi, zrobić ten projekt, ale realnie rzecz biorąc tak naprawdę realizacja te, tego zadania może nastąpić pewnie w, dopiero w roku 2025. Po całym procesie projektu, projektowym, bo no, takie, takie są realia. I, i w tym momencie no, wydawało mi się, że mamy ten czas, żeby, żeby właśnie w jaki sposób przeciągnąć to, tak jak, jak w różnych miejscach się to, to robiło. Ludzie naprawdę przez, przez nawet kilka lat mieli zbiorniki bezodpływowe. Tak jak była ulica Przemysłowa, tak naprawdę cała ulica Przemysłowa była właśnie w taki sposób projektowana i ta zabudowa, dopiero jak za, za, zaczęliśmy budować kanalizację sanitarną, przepieli się do, do naszej sieci. I tutaj też mówię, powtarzam, że wydawało się, że, że trochę czasu mamy. Widzę, że teraz tego czasu jest, jest mniej. Zajmiemy się tym projektowaniem, ale realnie rzecz biorąc na dzisiaj, to Państwu mówię, jaki jest, jaki jest proces dojścia do, do ta, naprawdę uczynienia kanalizacji na tym terenie. Mało tego, przewiduję, że to będzie tak wstępne, pod takie, takie przymiarki do tego, to będzie, nie wiem, 600-700 tysięcy, tak naprawdę sam ten kwartał, który powoduje, że, że możemy te sieci odprowadzić. tu Przeszkodą w tym projektowaniu jest jeszcze moment przejścia przez, przez kolej, czy przez teren zamknięty. To jest największy, największy problem każdego projektanta. Będziemy się starać to coś przyspieszać, ale to też może wydłużyć proces przejścia, bo, bo trzeba przez nich je przekopać, a, a to jest trochę tak, takie państwo w państwie. i. I z tym jest, jest, jest problem. Innego wyjścia nie ma. Taki jest nasz, na dzisiaj, plan y, uczynienia tego, tego osiedla. Y, I cóż, no, też tutaj pan Haas mówił o wkładzie własnym. Y, nie, nie, nie robimy z tego jakiegoś problemu. My, my sobie y, jako miasto pewnie poradzimy z tym, bo, bo będziemy, nie ukrywam, y, pisać do... Różnego rodzaju funduszy. Pojawią się być może unijne, już się pojawią, bo, bo mówię, po tym okresie projektowania myślę, że te unijne za rok już będą dostępne i będziemy dalej mogli wnioskować w tym obszarze ochrony środowiska, bo, bo to był głównie do tej pory nasz, nasze źródło dotacji, jeśli chodzi o sieci wodno-kanalizacyjne. Natomiast spróbujemy, tak jak, jak mówiłem tu wcześniej o oświacie, także spróbujemy pisać wnioski do Polskiego Ładu. Na Pisaliśmy do tej pory w dwóch edycjach, tylko akurat nie, nie dostaliśmy dofinansowania właśnie na ten obszar wod Wodkan, bo tu zawsze jest coś do zrobienia. Oprócz tych dużych inwestycji zawsze jest jakiś, jakiś, jakiś kawałek sieci, gdzie brakuje, gdzie się ludzie budują, czy nawet modernizacja starej, czy, czy zrobienie jakiś Um, urządzeń pozwalających na dopięcie jakiegoś ringu, żeby e, to nasze miasto rozwijające się e, no miało przyzwoite ciśnienie w sieci. Być może, jeśli chodzi o wodę w tym miejscu, bo to jest wysoki, te, wysoko ten teren jest, jeśli chodzi o szpitali, i to okolice. Być może tam trzeba będzie w przyszłości zaplanować jakieś zbiorniki wyrównujące, wyrównujące, jeśli chodzi o ciśnienie wody, bo to też jest daleko, jeśli chodzi o hydrofornię. No ale to jest, to już zupełnie jest inny obszar i tutaj Tutaj też te, te plany trzeba zrewidować. Jeśli powstanie tam takie duże osiedle, już teraz jest sporo domów, to, to też będziemy musieli zadbać o tą, tą część wodną. Tyle, co, co mogę Państwu przekazać na dzień dzisiejszy. No, mówię, sytuacja nas troszeczkę zaskoczyła, jeśli chodzi o, o, o tą, tą sprawę niemożności funkcjonowania, ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. No, przedstawiłem Państwu realny. Termin dojścia do, do, tego, do, do rozwiązania tego problemu będzie to wymagało, mówię, no, co najmniej teraz mówimy o, o tych 600-700 tysiącach. To jest dużo dla miasta. Jeśli dostaniemy dotację, to, to możemy większy teren uzbroić. Na razie myślimy tylko o tym kwartale od ulicy Halera w lewo, czyli ten kwartał, który jest teraz zabudowywany. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Burmistrzowi. Czy ktoś z Państwa? Pan Marek Małecki, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam świadomość, że moje wystąpienie tutaj wiele nie zmieni w tej sytuacji, ani niczego nie przyspieszy ale poczuwam się do obowiązku przedstawienia Wysokiej Radzie, że do mojej, naszej Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych Rady Miejskiej w Lubaczowie również wpłynęła taka prośba od pana Zbigniewa Hasa. Prośba jest ta kierowana w imieniu mieszkańców tutaj obecnych i tych nieobecnych, prawda? Wsparcie starań dotyczących budowy tej kanalizacji sanitarnej. Myśmy w dniu 26 września, czyli w ten miniony poniedziałek na Komisji zajmowaliśmy się tą sprawą. to jest tak dużo powiedziane. Zaprosiłem pana Hasa na Komisję, żeby nam przedstawił ze swojej strony jak sytuacja wygląda. wysłuchaliśmy stronę Pana Hasa, Czyli to jest głos raczej was jako tutaj prawda, przedstawiciela Waszego. Wiedzy jakiejś takiej bardziej dogłębnej nie mieliśmy na ten temat. Na pewno w tej chwili dużo wyjaśnił pan burmistrz, jeżeli chodzi o sytuację. No na pewno myślę, że jak zarówno ja, jak i pozostała część komisji nie dopuszczała tego nawet do wiadomości, że, że jest to coś złośliwego, prawda? że, że nie wyrażenia zgody na wpięcie w istniejącą już kanalizację sanitarną na pewno nie ma związku jakiegoś takiego prawda, złośliwego, tylko jest podyktowana prawdopodobnie jakimiś technicznymi problemami, czy, czy wręcz właśnie choćby zbyt małym przekrojem tej istniejącej już instalacji. Komisja, mówię, odbyła się w poniedziałek, myśmy wystosowali takie pismo do pana dyrektora, z prośbą o wyjaśnienie. To pismo wpłynie, bo to się działo, dzieje się w ostatnim czasie. Nie wiedziałem, że Państwo akurat tutaj tak licznie przyjdziecie na tę sesję. Dużej, już dużą, dużą część problemu wyjaśnił pan burmistrz. Niemniej jednak my pismo wyślemy, żeby pan dyrektor bardziej technicznie nam to odpowiedział, dlaczego, co i jak i ewentualnie no, prosimy my jako radni, jako komisja pana burmistrza o, jeżeli się pojawia jakaś możliwość czy coś tam, żeby przyspieszać działania związane w, z projektowaniem czy już później zbudował tego odcinka. No, tutaj ja też z racji innej troszeczkę wiem, że pan już mówił o, o ulicy Chopina i o tej pozostałej części tego osiedla, że tam naprawdę dochodziło do różnych takich przykrych sytuacji, że mieszkańcy podczas zbliżającej się burzy szybko wracali do domu po to, żeby przyblokować jakieś wyloty w postaci muszli czy innych, bo po prostu przy dużych opadach wybijało im, zalewało im domy. No nikt by nie chciał, żeby tutaj dokładać kolejne, prawda, i żeby takie sytuacje i historie miały dalej miejsce. Także prośba nasza radnych do pana burmistrza o w miarę możliwości. Wiemy jakie są możliwości, bo, bo, bo, bo tutaj żyjemy, każdy się tym interesuje. Także wiemy, że to jest trudne, mieszkańcy chcą mieszkać. Możemy tylko prosić. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo panu radnemu, czy ktoś jeszcze z Państwa obecnych na sesji zabierze głos w tym temacie, bardzo trudnym temacie, a niecierpiącym zwłoki zbytnio dla Państwa? Pan Krzysztof Czerniak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście. Ja do tych młodych ludzi chciałem się zgodzić co tam mieszkacie. Cztery lata temu ten hmm, temat już wrócił na sesję i od razu wam mówię, że tu burmistrz występował i pan przewodniczący, my cały czas tą sprawą się zajmujemy. Był problem u was z wodą. Wszyscy tutaj siedzieli, żeśmy się wszyscy bili, skąd wziąć pieniądze. Bo pamiętajcie jedno, że trzeba komuś zabrać, żeby komuś dać. To nie jest tak jak gumka, że się rozciągnie i możemy tak trzymać. Z burmistrzem też rozmawialiśmy ostatnio na komisji nawet. O waszym. Problemie, że jak puścimy to na Słowackiego czy na Mickiewicza, wam zrobimy dobrze, że będziecie mogli odpuszczać, spuszczać ścieki, a za chwilę na Słowackiego całe bloki na Mickiewicza wszyscy przyjdą, że im na parterze wybija. Musimy to naprawdę spokojnie przemyśleć. Tak samo jak będzie za chwileczkę powstawało nowe, nowe osiedle na Hubala. Powstaje już. Za chwilę może Norwida 2. Jak zaczniemy pochopnie wszystko robić, żeby było na dzisiaj, to będziemy cały czas w tym śmierdzącym temacie brnąć. Komisje, wszyscy radni, wszyscy nad tym pracują. Nikt nie chce wam zrobić na złość. Jeszcze raz to powtarzam. Nie czuję się stary, czuję się jako młodzi i wiem, że tam mieszkacie i chcecie tam mieszkać. Chwała wam za to, że wszyscy stąd nie wyjadą. To tylko tak dla podsumowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu Czerniakowi. Czy ktoś jeszcze z państwa? Dziękuję Państwu wszystkim za przybycie, za przedstawienie swoich racji. Na tym zamykam zwyczajną sesję Rady Miejskiej 47 w obecnej kadencji. Dziękuję za udział.